Wieczór, ból, działki, sesnowiecz, urodziny, dawida, zdrowie sąda, Wszystkiego dobrego. W nie zniszczyłem się sam powtarzam to co nie Bo ty nie starasz się I ja już do śpiew tam się Papierosy, nerwy i stres. Od środka wyniszczają mnie. W płucach powietrza. Nie zniszczyłem się sam, powtarzam to po tobie, bo Ty nie starasz się, więc ja już też nie staram się w głowie myśli są. ja na własne Nie zniszczyłem się sam, powtarzam to po tobie. Ty jesteś ja już też się. Pomagał mi w realizacji live'a działkowego z trasy całe moje szczęśliwe życie i to będzie utwór tytułowy. Tak. Szczędzam się starszych chłopak nie już czasem wspomnień ściągnąć gór. życia nie doceniam do już lecz wiele chwil w głowie Zapętliłem zawody miłosne utratę znajomych i wypadów. Nie umiałem ominąć życia przeszkód, potykam się o kłody, które życie mi podkłada zamiast budować te schody zamiast budować te schody. Tobie nie myśl, czy zrobię szybko, co chcesz Nie jestem twoim zabawką I pożytnij sobie, kogo chcesz zadawać się z tobą nie warto Jestem tak już Jesteś zużyty, jak zużyta zabawka Zabawka, zaufaj ci, na drodze Na ciebie mi dałaś i tak nie zabrałaś Powstawać cię dalej nie warto Teraz, a teraz, moi drodzy, Moi drodzy, teraz ja w Teraz ja w Wszyscy grze, wszyscy w tej grze, ja w tej się ładnie Zacznijcie, sobie. sam na sam z myślami. Parmię się zamna. Zamna, tej zamna. mnie serce, ono rozpada się, jego rytmu. Nie <śmienic> Dobrze, Powstaje tu coś dobrego? Co widzisz dobrze? Fajny, Mój umysł, moje myśli pięknie. to miejsce, w którym najczęściej się. Rozpływam się w czasem rozmarzony, a czasem zdołowany Myśli te dobre i myśli te złe Choć Mój umysł, moje myśli To miejsce, w którym najczęściej Siedzę sam W tym miejscu przy dźwiękach pięknej muzyki Czasem się, a się, zostawmy się, Usiądź przy mnie i wyobraź sobie, lecimy do gwiazdę. No, chodź usiądź przy mnie i wyobraź sobie, że lecimy do gwiazd. Lecimy do gwiazd, ten noc, choć usiądź przy mnie i wyobraź sobie Lecimy do gwiazd. Że lecimy do gwiazd. and <laughs> Tłacia, a tek do na życia nadal się bieża. Pięknie. Oui. Mieć. Czy możesz do mnie należeć? To przy Tobie nie przestaję liczyć Zawsze lubię przy Tobie poleżeć Czy można za jakimś tak szarać? Czy są mi? Więcej poszlić tylko Ty Pomagasz mi się podnieść Przy Tobie zaczynam to mieć ja potrafię tak wesprzeć? Nie przestanie mi na mnie należeć Najgłębsze rany To może mnie wyleczyć, czy da się ciebie bardziej polubieć. Z tobą mógłbym drogach odlecieć, z tobą mógłbym drogach odlecieć. Cóż, myślę o tobie jak ja Miejscu pomaga w setki, czwasty Wytapimy koczne na lecz na myślę o tobie, jak ja wyrażam, pomaga o tobie, jak ja wyrażam, myślę o tobie, jak ja myślę o tobie, jak ja myślę o tobie, jak ja wyrażam, myślę o myślę o tobie, jak o to myśli, sierpce, My trafim, koch, na wyciek. To jak ja, te myśli pomaga przecić każdy nowy dzień Potrafi ukoić paznanie na chęcie Poznanie na chęcie myślę o tobie jak ja Uwielbię te myśli pomagać Wszech, każdy nowy dzień Potrafi ukoić me? Przejdziemy sobie do ostatniej części decydującej Ostatnie trzy utwory Bo mogę doprowadzić się do porządku Jestem! ci Ciecha! Ja potrzebuję, ja jestem, ja potrzebuję, nikogo nie ma, coś proponuję, każdy odmawia, ja ufam, a każdy trzyma wyjścia, to ja bo moim życiu, nieprzerwana od wielu lat, się siebie daję, Kiedy ja porażę w moim życiu, nieprzerwana od wielu lat. Już się nie daje, nic nie dostaje, widocznie tak. Już powitanie, co ja porażę w moim życiu, nieprzerwana od wielu lat. Już się nie da zdanie. <śpiewa> A teraz już je pytą Świat Tylko patrzę się Świat się Świat kończy się, Świat. Kończy się. Świat. Kończy się. Kuba, uważasz, że ten jest no duża Warto źle wpływamy na świat Czemu mnie napisz Wszystko w naszej grze o tak Miejmy to Czeka nie jedynie to czas się Świat kończy się Oh <laughs>